Czy za każdym razem musisz mieć udokumentowaną terapię oraz abstynencję alkoholową, czy jakąkolwiek inną, jak cię złapano za jazdę po pijaku lub pod wpływem innych używek. Witam, oglądam wszystkie pana filmy od trzech lat. To jest odkąd zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Także Dziękuję bardzo wiernemu widzowi. Zdarzyło mi się to tylko raz. Nie poszedłem wtedy od razu na badania lekarskie, ponieważ stwierdziłem, że pójdę jak skończy mi się zakaz prowadzenia. I właśnie mi się skończył. Zakaz dotyczył kategorii B, bo tylko taką miałem i moje pytanie brzmi, czy teraz idąc na badania do WOMP, muszę mieć udokumentowaną abstynencję roczną. Badania krwi robiłem prywatnie, wyszły dobrze. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. I moja odpowiedź jest prosta. Yy, zrób sobie rachunek sumienia i wszystko zależy od tego, czy jesteś osobą faktycznie uzależnioną od alkoholu, czy jednak nie jesteś i pijesz wyjątkowo okazjonalnie, czy towarzysko po prostu i nieszczęście ci się przytrafiło jakoś tak przez przypadek. I jeżeli nie jesteś, a pójdziesz na terapię, to automatycznie zostaniesz zaszufladkowany jako alkoholik ze wszystkimi tego konsekwencjami, szczególnie jak wynik będzie negatywny. Podkreślam jeszcze raz, jeżeli idziesz na fundusz zdrowia i przechodzisz terapię że tak powiem, odwykową, to oznacza dla tego lekarza, żeby cię dopuścił, że ty jesteś alkoholikiem i tak musicie zaszufladkować, tak musicie zakwalifikować. Nie, nie ma od tego, że tak powiem, jakiejś innej drogi. NFZ nie leczy nieuzależnionych, prawda? Jeżeli jesteś tą osobą uzależnioną, tak też się może zdarzyć, to oczywiście jest to część procesu odzyskiwania prawka i musisz mieć wszystko udokumentowane, cały rok tej abstynencji udokumentowane przez lekarza, najlepiej psychiatrę lub terapeutę uzależnień. Natomiast mimo wszystko, jeżeli nie jesteś uzależniony, to radzę do WOMP-u przynieść zaświadczenie od lekarza psychiatry, że nie masz problemu alkoholowego czy jakiegokolwiek innego z uzależnieniami. I pomoże to lekarzowi WOMP, a tobie w razie jakiejś spornej sprawy w podjęciu właściwej decyzji i pozwoli zrezygnować naprawdę z niepotrzebnej długotrwałej terapii, stygmatyzującej terapii mimo wszystko i tyle Ci mogę poradzić. Także końcowe wnioski są proste. Uzależniony przynosi zaświadczenie o abstynencji rocznej, natomiast nieuzależniony najlepiej jakby przyniósł zaświadczenie od psychiatry, że uzależnionym po prostu nie jest. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli interesują Cię takie filmiki, jeżeli trafiło Ci się to bądź co, bądź nieszczęście, zasubskrybuj mój kanał, więcej różnych przypadków. Opieram się tylko na historiach z życia, nie wymyślam tych kasusów, prawda? Czyli subskrypcja kanału, koniecznie dzwoneczek, prawda? Żebyś otrzymał od razu mój materiał jak tylko się pojawi lub obejrzyj kolejny filmik z podobnymi yy, przypadkami.